W tym odcinku chcę wam pokazać kilka dość łatwych nierówności. Myślę, że tak najlepiej zaznajomię Was z różnymi odmianami nierówności. Weźmy pierwszą. Niech będzie x odjąć 5 jest mniejsze niż 35. Spróbujmy znaleźć wszystkie wartości x spełniające tę nierówność. To cecha odróżniająca nierówności od równań. Równanie zwykle ma jedno rozwiązanie, choć kiedyś pokażę Wam takie, które mają więcej niż jedno. Te, które rozwiązywaliśmy dotąd, miały jedno. Natomiast nierówność zwykle ma zbiór rozwiązań. Spełniają wiele wartości x. A więc jakie wartości x pomniejszone o 5 będą mniejsze niż 35? Pomyślmy, 0 odjąć 5 jest mniejsze niż 35. Minus 100 odjąć 5 też jest mniejsze niż 35. 5 odjąć 5 Również. Widać, że wiele wartości x spełnia tę nierówność. Dlatego trzeba podać zbiór, który zawiera je wszystkie. Podchodzi się do tego tak samo, jak do rozwiązywania równań. Po lewej stronie ma pozostać sama zmienna x. Muszę więc pozbyć się tego minus –5, a można to zrobić dodając 5 do obu stron. Dodaję 5 do obu stron nierówności. Ta operacja nie zmienia kierunku tego znaku, bo jeśli coś jest mniejsze od czegoś to pozostanie mniejsze, gdy do obu liczb dodamy tyle samo. Po lewej stronie zostaje nam tylko x bo 5 i minus –5 się skracają a po prawej mamy 35 dodać 5, czyli 40. I to jest zbiór rozwiązań. Aby pokazać Wam, jakie liczby się w nim mieszczą, narysuję oś liczbową. Oto oś liczbowa. Wartości mają być mniejsze, więc niech będzie 40 tu. 41… 42… a z lewej 39… 38… Mógłbym wpisać kolejne. Liczby ciągną się bez końca w obie strony. Każda wartość x mniejsza niż 40 spełni tę nierówność. x nie może być równe 40, bo w takim przypadku x odjąć… 5 byłoby równe 35, a nie mniejsze niż 35. x musi być mniejsze niż 40. Zaznaczmy to na osi. Rysuję kółko wokół 40, bo nie mieści się w zbiorze i zaznaczam wszystko poniżej. Każda liczba leżąca na lewo od 40 należy do zbioru rozwiązań. Wszystko, co zaznaczyłem na żółto. Zatem 39,99999 w okresie… Liczba leżąca tak blisko 40, że bliżej się nie da należy do zbioru, natomiast 40 nie. Dlatego otoczyłem je kółkiem. Kolejny przykład. Skoro tak, to zmieńmy kolor. Niech będzie x… może lepiej u góry. x dodać 15 jest większe lub równe minus 60. Zauważcie, mamy tu znak większe lub równe. Rozwiążmy to jak wcześniej. Odejmuję 15 od obu stron. Odejmę teraz w inny sposób. Wcześniej dopisałem liczby w tej samej linii, a teraz zrobię to niżej. Odejmuję 15 od obu stron. Odjąć 15 tutaj i odjąć 15 tutaj. Po lewej stronie zostaje nam tylko x, bo 15 i minus –15 się skracają. Mamy zatem x jest większe lub równe minus 60 odjąć 15, czyli minus 75. Jeśli coś jest większe lub równe czemuś to odjęcie tej samej liczby od tego i od tego nie zmieni kierunku znaku. Zbiór rozwiązań to x większe lub równe minus 75. Zaznaczmy go na osi. Rysuję oś liczbową. Tu niech będzie… Minus 75, minus 74, minus 73, minus 76 i tak dalej na całej osi. Wartość x musi być większa lub równa minus 75, zatem x może być równe minus 75. Możemy zaznaczyć ten punkt, bo mamy większe lub równe. Nie rysuję kółka, tylko grubą kropkę, bo x może być równe minus 75. W zbiorze rozwiązań mieści się także wszystko powyżej –75. Pomarańczowa linia to nasz zbiór rozwiązań. Oczywiście może być dłuższa. x może być równe milion, miliard, kwadrilion, ile tylko chcecie. Byle było większe lub równe minus –75. Jeszcze z 2. Na przykład… x odjąć 2… Jest mniejsze lub równe 1. I znów, aby po lewej został sam x, musimy pozbyć się tych minus 2. Dodajmy 2 do obu stron. Plus 2, plus 2. Po lewej zostaje x. Znak mniejsze lub równe nie zmienia się, gdy dodajemy to samo do obu stron nierówności. A 1 dodać 2 to 3, czyli x jest mniejsze lub równe 3. Każda wartość x mniejsza lub równa 3 spełni tę nierówność. Teraz oś liczbowa. Zachęcam, podstawcie sobie różne wartości w miejsce x aby upewnić się, że spełniają równanie. Przepraszam, nierówność, a nie równanie. Zaznaczmy zbiór rozwiązań na osi. Tu 0, 1, 2, 3, 4… a tu –1, –2. x mniejsze lub równe 3, czyli albo równe 3, więc gruba kropka, albo mniejsze niż 3. Różowa linia to nasz zbiór rozwiązań. Skontrolujmy to. Jeśli x równa się 3, to x odjąć 2 równa się 1. Czyli dobry wynik, bo mamy lub równe. Jeśli x to 2,99, to x odjąć 2 równa się 0,99. Też dobry. Będzie dobry dla każdej wartości leżącej na różowej linii. Ostatni przykład. Niech będzie x. Odjąć 32, jest mniejsze lub równe 0. Robimy to samo. Dodajemy 32 do obu stron nierówności. Dodajemy 32 do obu stron i po lewej stronie zostaje nam x, a po prawej mamy mniejsze lub równe 32. To bardzo łatwe. Teraz oś liczbowa. Rysuję oś. Tu mamy 32, 33… 31 Wyżej i niżej zostawię same kreski. Mamy tu znak mniejsze lub równe, więc x albo równe 32, albo mniejsze. Gruba kropka i wszystko poniżej. Pamiętajcie, postawiłem grubą kropkę, bo 32 to dopuszczalna wartość dla tej nierówności. Mówi o tym ten znak mniejsze lub równe. Tu równość nie była dopuszczalna, dlatego 40 nie należało do zbioru rozwiązań.